Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Ci zdać krótką relację z tego, jak przebiegł tydzień w mojej przychodni. Sprawa była o tyle ciekawa, że aż dwie osoby personelu no, z różnych powodów były nieobecne. Jedna miała przykre obowiązki rodzinne. No, nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Druga osoba niestety planowy zabieg operacyjny i też jest na jakiś czas wyłączona z pracy i okazało się, że chcieć to móc, jakoś zmobilizował się personel pozostały i troszeczkę w czasie który normalnie miał w przychodni wolny pomógł mi i jakoś poszło, prawda? Jak to Szrek mówił, jakoś jakoś poszło, ośle, jakoś poszło ale bez żartów, no troszeczkę niestety trzeba było dłużej poczekać, co się też odbiło w recenzjach na mapach Google, na miejscach Google, ale ogólnie daliśmy radę. Ucieszył mnie pilot, który zawsze co roku przyjeżdża do mnie z Norwegii i przywiózł mi taki norweski podarunek, prawda? Yy, to jest kawa, to są jakieś takie właśnie jakby to nazwać, czekolada, takie takie trufle czekoladowe Norweskie, przywiózł mi chyba z bezsłówki, czy skądś, także yy, Ten pan jednocześnie zaprosił mnie do Ostrowa Wielkopolskiego początkiem października żebym przeleciał się albo z samolotem jakimś, albo Szybowcem. No i mam nadzieję, że mi się to uda. Na razie nie powiedziałem o tym mojej małżonce. Niestety, ona boi się takich jakichś podniebnych moich y, wojarzy. Nawet rejsowymi samolotami, ale nawet jeżeli nie skorzystam z przelotu, z propozycji przelotu nad Ostrowem, z Samolotem albo szybowcem, jeszcze z jakąś pętlą być może, to przynajmniej tam pojadę, zobaczę, co tam się dzieje, jak to lotnisko funkcjonuje. Ogólnie pracy bardzo, bardzo dużo. Już Cię nie będę zanudzał. Ilu było pilotów, ile medycyny pracy, ilu marynarzy, ilu uczniów, ile książeczek zdrowia, ilu kierowców na prawo jazdy i tak i tak dalej. Mam wrażenie, że ta medycyna pracy jest jakimś takim wąskim gardłem, wąską, wąskim, wąską szyją butelki, prawda, w systemie że tak powiem, w systemie naszego naszej pracy, prawda? Mówię naszej w sensie potrzeb pracodawców, potrzeb pracowników. Terminy wiem, że w innych ośrodkach wydłużają się do jakichś tam dwóch, trzech tygodni. No, wyobraź sobie nauczyciel wraca z wraca z wakacji, a tutaj idzie tutaj do szkoły, a tutaj Pani Dyrektor, czy Pani kadrowa, proszę Pani, proszę Pana, proszę zrobić sobie jakieś tam badania medycyny pracy, wstępne lub okresowe, a termin 2-3 tygodnie, październik. No, październik już teraz nie jest jakimś problemem, bo już jest październik niedługo, ale początek września, a pierwsze terminy umówione na październik, połowa września, tak jak teraz, a tutaj pierwsze y terminy 10 października, także no nic dodać, nic ująć. Y tak jak Ci wspomniałem, y czwartek, piątek dla mnie wylot na konferencję medycyny lotniczej do Paryża i już się zaczynam bać, ponieważ prasa podaje, że w Paryżu Strajkują kontrolerzy ruchu lotniczego, prawda? Czyli tutaj badam tych polskich kontrolerów, a mogę na konferencję nie polecieć lub mieć duży problem z doleceniem, prawda? Z przybyciem z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego we Francji. No, gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, zapewne. Ale mam nadzieję, że do przyszłego czwarku ten konflikt między kontrolerami francuskimi, a ich jakimiś tam pracodawcami się rozwiąże ku jakiejś tam obopólnej korzyści i dla kontrolerów, i dla tego pracodawcy, i dla mnie jako przyszłego pasażera. No, mm, Cóż Ci mogę więcej powiedzieć? W zasadzie na tym kończę. Jeżeli chcesz coś dodać to zrób to już w komentarzu do tego wideo. Jeżeli problem jest jakiś sensowny, to w ciągu 24 godzin odpowiadam. No, jeżeli problem jest taki, że nie za bardzo mogę odpowiedzieć na komentarz, prawda, no to po prostu nie odpowiadam. Hmm. Także, jeszcze raz kończymy. Tutaj będzie jakaś subskrypcja mojego kanału. Tutaj kolejny filmik, a może odwrotnie. Komentarze poniżej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia do następnego razu.